Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zabierzemy was na Czerwone Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No pięknie. Trójmiasto przyjechało. Już daleka Was. Dzień dobry, witam się na czerwony dywan. Czerwony teraz mogę poczuć się jak prawdziwy celebryta. Mój blask tak naprawdę rozpromieniowywuje te warsztaty. Influencer Live Poznań. Konferencja. Co chwilę tak. Co chwilę ktoś mnie zagaduje. Bo mamy tu dużo znajomych. Tak bardzo no prawda jest taka, że nawet nie ma chwili. O, już właśnie, proszę. Proszę zweryfikować tę informację. Ucieka, ucieka przed nim cały czas. Zrobisz sobie ze mną I to tak. Tak No, to już jest tak. wyćwiczony uśmiech. Tak, pana barfaceta. Zapłaciłem mu za to, żeby ze mną zgrywać. To jest... A nagrywa? On cię zawsze okłamuje. No i teraz wpadliśmy. W Niezłe tarapaty. Trzymajcie, parowar faceta nam podrzucił plecak z bombą. I ja myślę, sobie. że w środku jest parowar. Gdzie tak naprawdę? Myślisz, że on nosi wie, ze sobą parowar? Wiecie co ja myślę? No, nie na No i na takiej ja myślę, że bombę z barowar. I teraz trzeba szybko tą bombę na zewnątrz tak? wyepakować się. Musimy, bo inaczej przecież to wybuchnie i wszystkich zabije influencerów i nie będzie internetu. Wcześniej przed tobą uciekał, teraz się będzie gonił. Proszę Państwa, impreza się dopiero zaczęła, a my już tutaj obalamy wszelkie kłamstwa. To jest Aneta Rumińska, wirtualna asystentka. I to jest po prostu pierwsze kłamstwo dzisiejszego dnia, bo ona jest prawdziwa. Ona tak, nie jest nawet wizytówki ma niewirtualne, tylko prawdziwe. To taka pani czy znaczy, to wszystko chodzi oczywiście o to, że trzeba odpowiednio budować swój wizerunek, tak? I wszystko to jest po prostu ale, odpowiedni Ale, to, skóry, ale, ale, tak? a, a, ale nie, to, to nie jest taki mądry vlog, to jest taki normalny, to nie. Ale ambicje się zaczęły. Mieliśmy powiedzieć, że oszukuje i daje prawdziwe wizytówki, a nie wirtualne. O, to ta pani. Ale jest zarówno wirtualna, jak i realna tak. w Ale to za, to rok się, za rok się poprawie nie przyjdę z papierem. No. Zobaczcie, tu jest taka ściana, gdzie można się poznać i tu są takie normalne, jakby zdrowe komórki, zdrowe yy, wizytówki, a nasza to jest taki wirus, który się przyczepia do każdego. Zobaczcie, tu ktoś Następnym ma... razem weźmiemy swoje pineski. taki jest plan. Tu, tu? Nie wiem, czy nas puszczą z takim niebezpiecznym narzędziem. już tutaj, jedną... My się poznajemy po prostu, ze wszystkimi po kolei. Nie, to musi być gdzieś tak. Tak robią ma społeczni ludzie. Parowar Faceta na poprzedniej konferencji był naszym przewodnikiem, proszę bardzo, teraz ucieka, nie chce z nami już. Powiedziałam, że teraz nawet my sobie poradzimy, bo wszystko jest tak rozplanowane, że da się ogarnąć No właśnie I zobaczcie co my tu mamy Tam strefa jedzeniowa Ja tu w ogóle będę waszym przewodnikiem Adrianna przytrzymaj, ja tu będę wszystko oprowadzać No co? Strefa jedzeniowa Kanapki, przysmaki, pyszne różne y, z każdej strony świata mm -hmm. y, Tutaj strefa konesera dla Rafciaka Balony Specjalnie z okazji mojego przybycia tutaj Tak I strefę Jacka Bo ostatnio no, i zrobili, tak Znowu kłamie. Tutaj, no jak widzicie, celebryci, tak. inne takie osobistości, nieważne. Znowu się Ale smychasz w kadr. Ja. Chodźcie jeszcze raz na wizytówki, bo tam doszła wizytówka. Tak jest. Okej. Okay. No i najważniejsze jest to, żeby się wyróżnić. Tutaj Ania z Poznania, proszę bardzo, za kolejne znajomości, cześć. Zobaczcie, czy na przykład Ania z Poznania powiedziała, że nas bardzo lubi i ona odda nam swój nowy model, Kanona. <laughs> i, I na nasz taki połamany, tak? Tak powiedziała. No, tak, kochana jest. No. Kochana jest, co zrobić? Ja cię kręcę, kolejne spotkanie! Milionerka, uuu, proszę uuu. Państwa. Ja ja pamiętam, tak, tak. Moje imię, tak. No naprawdę. mamy bogatych znajomych, a stawiałaś wczoraj na biforze pizzę. To dobrze, że nas nie było. Tania to jest taka numerantka, zobaczcie, ona wszystko robi na odwrót. Że... Ja nie wiem kto jej dał prawo ją. Tak, no właśnie, dla Sławy, zobaczcie, ona nawet jeździ tyłem. No. Najważniejsze tutaj, w tym wszystkim, to jest łamanie schematów, zobaczcie. 6 milionów lajków, wychodzenie poza poza kadr. O. Jacy oni są szybcy i wściekli jacy zakochani. Jakie piękne, zobaczcie to. Ale oni są fotogeniczni. Masakra Uuu. Rude włosy Ady robią robotę. Ale wy jesteście fotogeniczni To musiało się tak skończyć, zobaczcie Ekipa zebrana, jemy oczywiście, Na co my możemy robić? Ada oczywiście ma z buraka, bo jest burakiem to z burakiem Ha. Rafał mnie unikał wczoraj w ogóle. Aho, z... aho. Ja nie Oni w ogóle się ukryli w mieszkaniu i tak. Ja Ta, uznałem, pod kodem, że schować mu napisała, że wisi... Słuchajcie, bo to jest tak, on dostał współpracę z Lidla, ja <grym> nie dostałem, <grym> więc przestałem się tym wodzywać, <grym> po prostu. Proszę Państwa, to są wizytówki. Nie dojrza Ania z Poznania. W środku jest rysunek Ani. Przepiękny Poznań. Tutaj wszystkie informacje, ale to, słuchajcie, druk 3D, po prostu hit. Jak będziecie coś potrzebowali, to się proszę zgłaszać do Ani i takiego kota na przykład Wam Ja, Na szczęście. Lecimy właśnie na salę główną, bo za chwilę prelekcję będzie miała Ania Kęska, czyli Ania maluje. Chyba, że inna Ania wskoczy na scenę. Co jest wysoce prawdopodobne? Zobaczcie, jakie tu mamy miejsca zaszczytne. Pierwszy rząd, proszę bardzo. No właśnie, wykład animaluje zaraz będzie. Czy twórca potrzebuje menadżera? O, nie widzieliście, teraz widzicie. Wbrew tytułowi, znaczy nie, No może nie wbrew tytułowi prezentacji, ale uważam, że wiele osób, które myślą, że potrzebują menadżera, wcale go nie potrzebują, tylko potrzebują kogoś zupełnie innego ale do tego jakby dojdziemy w trakcie prezentacji. E, można omawiać spotkania, towarzyszyć na różnych eventach. Czasami to jest przydatne, że ktoś Ci nakręci story z jakiegoś eventu, z którego jesteś zobowiązany przygotować relacje, bo to też może być ciekawsze. Może pilnować kalendarza, e, ustalać jakieś miejsca, w których fajnie będzie zrobić zdjęcie, rezerwować bilety. To są takie typowo administracyjne prace, które nie wymagają dużej znajomości branży. Możemy chwilę poprzeszkadzać, masz jeszcze Ja muszę tu Anię pokazać. Zresztą już pewnie wszyscy Anię znają u nas, ale Ania się nam zaopiekowała na pierwszej mojej konferencji blogowej. Ja pamiętam, jak mnie zagadałaś, ja byłam taka, tak, I byłam taka przerażona i jeszcze wtedy nie potrafiłam rozmawiać z ludźmi. Tak. A tyle jesteśmy u Ani na prelekcji. Ja nie wiem, Rafał chce uciec, bo zostaje, nie wiem, włosy niby zapuszcza, ale nie chce słuchać w jakich To będzie A, to, to po prostu bardzo duże. Zawsze znajdę fajnymi dziewczynami. No właśnie dziewczyna fajna. I mamy konflikt teraz. Nie Nie ja ja się, ale na konflikt. Koło... Się... Chcemy żałować, tak zrobię to za nazwisko. Mieliśmy mieć na karkówkę. I wiem, że. Dobrze, ja wyszłam na karkówkę. No i dobra, teraz najważniejsza sprawa. Czyli nie leciłam. Nie kupiłam Rafała chyba. tylko to on zamiast bielsa. Co to jest z tego w ogóle jedzenia? Bo bielsa to dobra, że jesz, ale. Jak plan, jak prawda? Jaki Powiedz, poleś, no. Po, o, po, pomies, poleć, no, że jesteś taki, że tak. Ona nas ogląda jak klan. No, nie, naprawdę moi lubie youtuberów. Ale, ale po Płaciliśmy jej prezentację. Tak, tak. Jest najmniej jest wartościowy kanał na YouTubie. Tak. I drugi blog. jeszcze. No właśnie. <tors> no, tak. To, tak. Tak. Ale słuchajcie, ona na żywo też jest taka fajna. Nie wierzyłam do końca, ale jednak. I dotarliśmy do, takiej, do takiego stoiska, że zrobią piękna. turban. Istnieje turban ci zrobią, języko. wiesz? A wiesz, Albo że jak będziesz miała taki turban, to będziesz mogła być z Turcji? No na przykład. Do mnie nikt nie podchodzi, a Łady to całą stylówę. Tutaj zaraz pani będzie robiła jakiś turban, kapelusze, sukienki, a mi ich nic nie da. Dlaczego mnie nikt nie stylizuje? Proszę no, powiedzieć. Bo co, bo brzydszy tak. jestem, tak? Bo ty już jesteś taki piękny, że już nie myślisz. Że... A, no to chyba, że tak. Pani się specjalnie rozbierze, żeby mi oddać sukienkę. Jak... Ani bez głowy. Ani głowę straciła do tej sukienki. to o bardzo dobrze Zobaczcie, jaki piękny kawy. Ja chciałem z serduszkiem, ale pan powiedział, że wolałby dać to pani. Ale ty dostałeś dwa serduszka. Tak, tak? ale powiedział, że mnie też pozdrawia i dostałem kwiatka takiego, powiedzmy. Mniejsza od powiedz. O, kwiatek sercownika. Zobaczcie, tutaj na przykład jest taka ściana, gdzie można sobie łapę przycisnąć, farbę sobie wybierasz. Ej, Który to? kolor sobie wybierasz? A nie, była fioletowa też. Chcę. No to fioletowa bądź. Ej, włosów nie zamocz, bo będziesz miała fioletowe... A masz rudę. Takie jak rękę? Tak. I gdzie? Na dole, tu po prawo. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. mam piątkę z fabryką, dobra? Do. Tu. Sam, że to jest takie takie bardziej. Spadnie teraz na ciebie. Okej. Okay. Ale ładna ręka, ja. Yeah. Bardzo ładna. Trzy. Nie, no, ale nie od trzech. I wylądowaliśmy na prelekcji radomskiej. Ta organiczna ma szerszy kontekst twojej osoby, nie pojawiła się tylko wie trochę więcej, więc nawet jak coś odwalisz, czyli na przykład zrobisz niefajną kampanię, czy jej zdaniem przekroczyć pewne granice, to ona po prostu Łatwiej ci wybaczy, tak jak łatwiej wybaczysz komuś, kogo po prostu lubisz i znasz nie skreślasz go tak od razu. Nie? Ja mam takie pytanie, prośbę, tak. czy by się udało nagrać, tak. czy ja mogę tak. prosić o pozdrowienie tak. bratowej Kingi i ile tak. by mnie to kosztowało? 4,50, bratowa Kinga, bardzo serdecznie cię pozdrawiam, dziękuję, bo chyba mnie oglądasz tak, tak. odnosiłeś, śledzła na cały czas, przez całą rodzinę. Bardzo dziękuję. Wszystkie kwiaty już w się, pojawiły, się pojawiły, zaraz tata ta, nawet. To, to jest creepy trochę ta informacja teraz, ale dziękuję, troszkę. Nie tego nie jeszcze wiem, nie wiemy, dobrze. No, no, no, nie powiemy dobrze. Byliśmy na prelekcji radomskiej, która dotyczyła hejtu i w tym czasie odebraliśmy dwa komentarze od hejterów. Także nie wiem, jak z się tu czuć. W każdym razie impreza się już powoli kończy. Pierwsza część konferencyjna, bo jeszcze mamy dzisiaj after party. A co jeszcze raz tu się przejdziemy. I trzeba odpocząć po tym męczącym dniu. Teraz jesteśmy na stanowisku, gdzie trzeba coś stworzyć. I tutaj przykładowo pan właśnie e, rysuje, rysuje, maluje. Tutaj portret z dziewczyny, po prostu genialnie. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć, no ale chociaż mniejsze od trzech narysujemy. Będzie dla nie nieważne. Jak to to jakbyś był zła. A może z dźwiękiem, z kim i z dobra. Z kim Pre, tu kamera nie nadąża Boże, za tym, co się dzieje. prelegenty, proszę, tu moja wizytówka bycia fajnym, ważnym prelegenty? celebrytą. Aj Jezus, ile ja. ludzi. Może jeszcze wystąpić na scenie. Ile ludzi nas rozpozna... Nie, no tak naprawdę było super. E, dużo fajne ludzi. Fajne ludzie tu są, bardzo, bardzo fajni bardzo fajne ludzie. ludzie. E, mimo, że ogólnie to się boimy ludzi siedzimy w naszym małym tych się nie warto bać. zakątku, to no. tych się nie warto bać, bo są fajni. Poznaliśmy takich celebrytów różnych, zrobiliśmy sobie zdjęcia z nimi. E, a teraz? W ogóle jeszcze dodam, no. że to jest taka rywalizacja ostra i po prostu e, Anie a nie z Poznanie no, nas e, tak dziękuję. wspierają i robią nam wszędzie zdjęcia, po prostu są, e, wykazują się taką cierpliwością nadludzką e, Nie wiem ja co będą chciały w zamian Bo zbieramy punkty na tak. taki konkurs, w którym można czy wygrać, można wygrać gimbala? gimbala i wtedy te kadry nie wyglądałyby tak, o. tylko by tak płynęły po prostu Ale pięknie to zobrazowałeś Ale i... No. Prostu... mamy silną konkurencję, więc nie wiemy czy wygramy e, W każdym razie chciałem powiedzieć... Ja się... Mamy zdjęcie z gąciarzem. Tak. A teraz wracamy. Tak. Zero ekscytacji, nie? No zero. zero. A teraz. Ale. Ja ci nie dam do No dobrze. Bo, bo jeszcze rozwinęłam tak, bo takie z nas vlogery, że pochwaliliśmy się nam. Pochwaliliśmy się, że też vlogujemy. I zrobiliśmy sobie zdjęcie, ale nic nie nagraliśmy. Także tak vlogujemy, że. Właśnie, A tak wrzucimy oddaję na głos. Zapraszamy na naszego Instagrama. Teraz lecimy szykować się, wypięknieć. Nie, nie, żebyśmy teraz nie byli piękni, ale jeszcze wtedy wyszykujemy się jeszcze Mnie bardziej. Mnie pani podbiorem pomalowała dzisiaj, to już I piękniejsza nie będę Lecimy ma. na wieczorną imprezkę, galę, Po prostu wypachnieni, wypięknieni. Mamy całe półtorej do... godziny na wszystko. Ta. I lecimy. Będziemy na razie do naszego Airbnb. Pum, pojawiamy się już wyszykowani, piękne stylizacje, ułożone włosy, brylantyna. Yy, gotowi na imprezkę podbijać Co? świat. Tak właśnie A to imprezka. Podeszła do nas Monika, ale udaje cały czas, że rozmawia przez telefon i tak. jest bardzo, bardzo zajęta. I że nie ma dla nas czasu. Ale my nie jesteśmy tacy. Prawie nie będziemy się obrażać. Dobra, to chociaż ją tutaj objedziemy od góry do dołu <grystanie> I dajemy święty spokój Już załapaliśmy aluzję, nie chcę z nami gadać Idziemy właśnie na galę twórców i to jest ta gala, na której też byliśmy gdzieś tam w rankingu, chociaż konkurencja była przeogromna i przewielka prze i naprawdę takie już top top, the top, ale bardzo, bardzo dziękuję, że w nas dziękujemy. Tak, dziękujemy za głosy. Że i, i wierzycie, i głosowaliście. O. Trochę jeszcze zdanie składam, bo A już jeszcze nie to, piliśmy to, whisky, whisky, bo tam jest whisky, jak coś tam. <laughs> Ale Ada mówi, to, że na razie muszę zacznę, być ładny i zachować twarz i spotkać się z ludźmi, a dopiero potem mogę iść na whisky. No, trzymamy kciuki za Anię. Kategoria lifestyle. pasji już brawa bijemy, także już ona musi wygrać. Słuchajcie, a z kategorią lifestyle jest taki problem, że kategoria lifestyle jest kategorią myślnikową. Bo blogów lifestyleowych o lifestyleu jest, jak się skupimy, jest bardzo niewiele i każdy z tych blogów jest blogiem Stop 150, stop które przyjrzałem, bo miałem ochotę. Jest blogiem lifestyle coś. Mamy lifestyle studia, lifestyle dbanie o swój porządek, lifestyle kebaby w Berlinie, bo Maciek wiele czym się zajmuje, życie już by było smacznie. I jest to ogromny problem, w jaki sposób porównać. Te wszystkie blogi lifestyle'owe, więc ja postanowiłem na chwilkę zapomnieć o tym myślniku i się zastanowić, która z tych spójności może zaoferować nam najwięcej czytelnikom, bądź widzom. I moi drodzy, ja miałem takie wewnętrzne marzenie kiedyś, że jak będę w takiej sytuacji, w której mam kopertę, to ja tą kopertę będąc pełną świadomością na złej konferencji otworzę i powiem, że wygrał Lalaland, żebyście pomyśleli, że nie umiem dowcipy. Ale jest to rzecz bardzo nieporządna, taka wręcz mogąca drażnić pedantów i w ten sposób robię przejście do faktu, że wygrała Ula Pedantula. Moja. Okay. jak zawsze, jak tylko spotkaliśmy parowara tam znalazły się też nagle miejsca siedzące, po prostu ten gość potrafi załatwić a takim ładnym dziewczynom to już w ogóle bez problemu. Nie wahał się ani chwili. Państwa, się dzieje? I impreza jeszcze trwa w najlepsze no Ale już dla nas to już, już się kończy To już nie te lata Dla nas się skończyła, bo ja w ogóle tak stwierdziłem Że na starość tak po 23 To już jest dla mnie koniec imprezy A jest pierwsza to już w ogóle Powinienem spać już. To tak. Ale znowu jakbyśmy siedzieli przy komputerach Albo serial oglądali to byśmy... To do, mieli... piątej. do piątej, spoko <laughs> Ale impreza... To i tak Nie, już, dobrze, jak, dobrze, już się, jak na nas jest nas... szaleństwo tak, jakieś tak. Robimy sobie spacerek, wracamy do naszego mieszkanka Idziemy spać, Także... bo potrzebujemy sił na jutro ja już chciałem mówić, że dziękujemy Wam, za oglądanie tak. vloga. Zapraszamy do subskrybowania! Do kliknięcia, wiecie czego? Czego? Członeczka! Tak jest! I do zostawienia mapki w górę i tak, do obejrzenia exactly. jutrzejszego vloga. Jutrzejszy vlog będzie super, ponieważ będziemy kolejny dzień właśnie... Powtórka z rozrywki. Na mince w Targach poznańskich na Influencer Live Blog. Wow. Oh, wow, wow, wow. No, także będzie się działo. Do, do zobaczenia jutro! Pa.